Thank <laughs> Witam serdecznie wszystkich subskrybentów, słuchaczy, którzy znaleźli mnie teraz live. Dzisiaj w tę pełnię księżyca. Dzisiaj, właśnie w piątek, dnia 18 marca, jest pełnia księżyca. Czyli dzisiaj możemy przyciągać w szczęście, miłość, wszystko, co wspaniałe. Wszystko, co dla nas ważne, czego pragniemy. W tą pełnię księżyca chcę zrobić spontaniczny live na jedną wróżbę do kart. Oczywiście witam wszystkich, którzy tutaj teraz mnie słyszą. Witam Pani Julitko, czy jest Pani? Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Julitko, dobry wieczór Żaneta, dobry wieczór Alicja. Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nie było filmiku jak widzieliście. Niestety nie zdążyłam z filmikiem, ale dlatego też weszłam po godzinie 19 tutaj na mój kanał. Także zapraszam całusy Pani Sylwio. Serdeczne, gorące całusy w tę pełnię. I chciałam powiedzieć, że oczywiście wróżę jedno pytanie do kart. Jeśli kupią Państwo znaczek. Znaczek jest na dole pod pod tym czatem, na którym teraz jesteście i pani Julitka będzie zapisywać. Ja również zapisuję. Także, kochani, postaramy się według kolejności wróżyć, według kolejności znaczków. Oczywiście, jak nam kolejność troszeczkę umknie, to proszę się od razu nie denerwować. Wszyscy zostaną obsłużeni. Kochani, także kupujcie znaczki. Znaczki są rozmaitej ceny, dlatego są różne wróżby. Mała wróżba z trzech kart za 5 zł, za od 5 do 10 zł. Średnia wróżba z 6 kart od 10 do 20 zł. I duża, duża wróżba od 9 kart. Od 20 zł. Także zapraszam do kupowania znaczków. Pani Julitko, czy słychać mnie dobrze? Czy słyszą mnie Państwo? Tak, dobrze, dziękuję Pani Julitko za feedback i proszę powiedzieć mi jeszcze Pani Julitko, czy widzicie te znaczki tam pod czatem, które można kupić? Czy widzicie te znaczki? Jest ta opcja znaczków widoczna? Dziękuję Pani Żanetko, tak, ok, dziękuję Pani Julitko, więc zapraszam do kupowania znaczków, kochani, i zaraz zapisujemy sobie pytanie, dobrze, ja, za, ja pójdę zapalić um, różową świecę, proszę poczekać. Widzicie, kochani, dzisiaj jest pełnia księżyca, więc przyciągamy szczęście i miłość. Możecie sobie wziąć różową świecę lub też zieloną świecę na otwarcie albo oczyszczenie swojej czakry serca. I na przykład na różowej świecy, jak nie macie różowej ani zielonej, to białą. Możecie napisać imię i nazwisko, datę urodzenia. I możecie napisać przyciągam miłość. Przyciągam miłość i szczęście. Miłość szczęście i bogactwo Napiszcie to na kartce lub na świecy Przyciągam miłość, szczęście i bogactwo Napiszcie również swoje imię i nazwisko, i datę urodzenia. I taką świecę dzisiaj, w tę pełnię księżyca, po prostu zapalcie z intencją, z intencją. By przyciągnąć miłość i szczęście. Przyciągam miłość i szczęście. Przyciągam miłość, szczęście i bogactwo. Miłość i szczęście przychodzą do mnie. Bogactwo przychodzi do mnie. Przyciągam miłość i szczęście. Przyciągam miłość i szczęście. Przyciągam dzisiaj w te pełnię księżyca miłość i szczęście. I widzicie taką świecę, postawcie sobie tutaj gdzieś w domu i ona oczywiście musi się wypalić do końca. Nie wolno jej cyklu spalania się przerwać. Dobrze, moja już się pali, Przyciąga miłość i szczęście, trzeba afirmować, medytować, wizualizować, Przyciągam miłość i szczęście Przyciągam miłość i szczęście i bogactwo Dobrze, kochani Zapraszam do kupowania znaczków Dzisiaj w pełni księżyca i wróżymy Kto pierwszy? Proszę zobaczyć tam w dole pod czatem jest taki symbol dolara. To jest taki symbol, tylko taka ikonka dolara, i tam trzeba kliknąć, i pokażą się różne znaczki. Bardzo się cieszę, że jesteście, kochane panie. No, bardzo dużo subskrybentów jest w tej chwili: 4860. Prawie 70, czekam już na 5000 subskrybentów. Wtedy oczywiście zrobimy oczywiście, również live, czytanie na 5000 subskrybentów. A dzisiaj robię live z okazji właśnie naszego księżyca, czyli pełni księżyca, gdzie bardzo dobrze miłosne. Wróżby działają. Dobrze, widziałam jakiś znaczek. Co to jest za wróżba? Zobaczmy. Proszę jeszcze raz o pytanie. Proszę o pytanie i imiona. Musicie zadawać konkretne, jasne pytanie i imiona partnera i swoje. Dobrze, proszę zadać pytanie i napisać swoje imię i partnera imię. Na co mam powróżyć? Alicja... Alicja, okej. Okay. Czy moja nowa znajomość? Oj, nie zdążyłam przeczytać. Proszę Pani Julitko napisać. Czy nowa znajomość Alicji? Proszę o pytanie. Jeszcze raz. Czy się rozwinie? Ok. Duża, mała, nie mam wiadomości. Pani Rynatko, tylko znaczki bierzemy na wróżby. Jak Pani kupi znaczek, to powróżę. Proszę Pani Julitko, szybciutko, wiadomość, duża czy mała? Ok. Good, dobrze. Czy nowa znajomość Alicji i Michała rozwinie się? No dobrze, ale jak się może rozwi rozwinąć Pani Alicjo? Może się rozwinąć również źle, negatywnie. To pytanie jest zadane dwu dwuznacznie. Oczywiście rozwinie się negatywnie lub rozwinie się pozytywnie. Czyli na dwoje babka wróżyła. Trzeba inaczej sformułować to pytanie. Czy nowa znajomość Alicji i Michała rozwinie się dobrze? Oda, albo napisz, zróbmy jak rozwinie się jak rozwinie się nowa znajomość Alicji i Michała? W ten sposób zadajmy pytanie. Jak rozwinie się? I wtedy karty nam pokażą, czy negatywnie, czy pozytywnie. Pokażcie karty. Jak rozwinie się nowa znajomość Alicji i Michała? Jak rozwinie się nowa znajomość Alicji i Michała?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 Alicji i Michała. Jak rozwinie się nowa znajomość Alicji i Michała. Okej, okay. kochana pani Alicjo. Więc spotkania będą, kontakty będą. To widzimy już tutaj w temacie na podłożu tej talii, w przełożeniu. Czyli tutaj mamy kontakty, spotkania, komunikację. Nie chcecie na pewno yy, po prostu zamknąć tej relacji lub skończyć tej relacji, tylko chcecie ją kontynuować poprzez spotkania. I teraz zobaczmy dokładnie. Jest na razie przyjaźń, fundament przyjaźni lub przyjaźni plus. tak? Przyjaźń plus to oczywiście przyjaźń, koleżeństwo plus seks. Więc tutaj mamy na razie taką jakby może luźną, przyjacielską relację, być może jest seks też, ale tutaj jeśli chodzi o głębsze jakieś spełnienie uczuciowe, emocjonalne, to na razie są niejasności, mamy chmury, czyli rozpacz, jakaś mizeria uczuciowa, jakaś niewiadoma niejasność, nieklarowność, jakieś problemy, czy jakaś po prostu no, niejasność sytuacji, co z tego będzie, czy z tej mąki będzie chleb. Nie wiecie, jest niepewność. Są być może jakieś też problemy, problemiki, jakieś tutaj, które, nie wiem, utrudniają Wam tą relację, ale to powinno przejść, ponieważ tutaj te chmury widzimy, przechodzą z wiatrem i ta sytuacja się rozjaśnia, tak? Czyli na razie jest przyjaźń plus. Pani ma oczywiście tutaj marzenia czy pragnienia, żeby to się rozwinęło w głębszą relację. Pani może wyobrazić sobie nawet spełnienie marzeń, tutaj widzę, z tym Michałem. Natomiast na razie jest tutaj coś zawieszone w powietrzu, jakaś nieklarowność sytuacji. Są blokady. Blokady tego mężczyzny Michała. Być może też Pani ma blokady, ale widzę tutaj jakieś straszne blokady, obciążenia, trudności, problemy, które Was na razie przeciążają, przygniatają obciążają, po prostu, nie wiem, jakieś, jakaś żmudna, długa, trudna droga, by ten związek właśnie rozwinął się pozytywnie. Ale z czasem, mamy kartę czasu, z czasem, z czasem, nawet jak będzie to mozolne i powoli, będzie tutaj niespodzianka, wszystko się dobrze jeszcze potoczy, czyli będą kontakty, będzie zaproszenie, będą jakieś miłe gesty z jego strony, być może Michał zaprosi Panią gdzieś na jakąś party, na imprezę, na urodziny, na jakąś uroczystość, na jakąś okoliczność, gdzie tutaj możecie sobie wszystko jakoś wyjaśnić. No po prostu miły, sympatyczny czas, miłe rozmowy, pozytywny tutaj czas, pozytywne gesty, nie wiem, wiadomość, która przyjdzie bardzo pozytywna. Tutaj mamy wiadomość, tak, to jest właśnie bardzo coś sympatycznego, jakaś niespodzianka. Więc tutaj z biegiem czasu, podczas Waszych tych spotkań, rozwinie się, ale bardzo powoli i żmudnie. Tutaj ta karta jest bardzo ciężką kartą, też kort, kartą taką oziębłą, tak, skała. I mówi też o ciężkiej, mozolnej pracy nad tym związkiem. Jeśli chcecie, by ten związek z Michałem, tak, Alicja i Michał, rozwinął się pozytywnie i dobrze, to czeka Was niestety ciężka, no nieraz po prostu żmudna praca nad tym związkiem. Ale przyniesie to jakieś dobre, pozytywne rezultaty. No i Przede wszystkim proszę się spodziewać tutaj jakiegoś zaproszenia, niespodzianki, miłej rozmowy. No i przede wszystkim, jeśli Pani nie chce tylko mieć tej znajomości na seks, tak, na jakiś przyjaźń plus, to proszę inaczej pokierować tą znajomością. Czyli nie umawiać się tylko na przyjaźń plus, czyli na troszkę przyjaźń i troszkę seksu, tylko i emocjonalnie jakoś inaczej rozwinąć ten związek i pokierować tym związkiem jakoś tak, żeby po prostu się obie strony zakochały, żeby po prostu, żebyście za sobą tęsknili i żeby emocjonalnie między Wami rozwinęła się jakaś więź, dobrze? A nie tylko seksualnie. Dziękuję Pani Alicjo. Proszę napisać w komentarzach, jak się coś wydarzy i proszę powiedzieć, czy się tutaj zgadzało z tym, co pokazały karty. I zapraszam. Inne znaczki i inne panie, innych panów. Dzisiaj nie mam winka, ponieważ winko będziemy pić, kochani, przy okazji, gdy mój kanał osiągnie 5000 subskrybentów. Jeszcze mi brakuje 150. No i czekam. Proszę subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście tutaj nowi, kochani, subskrybujcie. I zobaczymy, kiedy będzie te 5000 subskrybentów. Mam nadzieję, że niedługo. Wtedy spotkamy się znowu na lajfiku z winkiem i będziemy oczywiście opijać. Zapraszam inne znaczki. Zróbcie sobie dzisiaj rytuały, przyciąganie miłości, przyciąganie szczęścia. Dzisiaj w pełni księżyca te rytuały są bardzo silne, także zapraszam Was na miłość, byście przyciągali szczęście i miłość za pomocą magii świec. Zapraszam następny znaczek. Zapraszam, kochani, do wróżby z kapie Normanda lub Tarota. Dobry wieczór, Pani Maju. No dzień dobry, dobry, dobry, może być. Piękna dzisiaj była pogoda u mnie w Niemczech, 16 stopni Celsjusza. Nie było dużo, dużo słońca, ale było bez chmur, bez deszczu, bez chmur. No, bardzo ładna pogoda, piękna. Także zapraszam do kupowania znaczków. Proszę, kupujcie szybciutko znaczki, ponieważ czas jest tutaj ograniczony. Robimy tylko czacik do dwudziestej, więc zapraszam do kupowania znaczków. Kochani, w tą pełnię księżyca. Następny lajkik będzie dopiero na 5000 subskrybentów. Dzisiaj jest lajfik z okazji pełni księżyca W pełni księżyca działają wróżby również silnie Tak jak i y, afirmacje, wizualizacje, przyciąganie, magia świec Wszystko to działa silniej W, taki właśnie, w taką pełnię księżyca Pani Maju, proszę, tam mamy na dole taki znaczek dolara, taki symbol dolara. Proszę tam nacisnąć, kliknąć i kupić jakiś znaczek. To powróżę Pani na pytanko. No, tutaj ktoś przyjdzie do mnie zaraz, kto musi coś w związku wyjaśnić, bo nie wie jaką decyzję ma podjąć. Tutaj ktoś, kto teraz przyjdzie, następny do mnie, nie wie, jak się na co się zdecydować, nie wie, jak potoczy się relacja, chce się spotykać nadal, ale jest nieklarowna sytuacja i będą jakieś potrzebne rozmowy. Także, kto tutaj do mnie przyjdzie z takim dylematem? Pani Magdzia, Pani Magdzia, Madzia Karwacka. Dobrze, już zapisuję. Proszę pytanie, Pani Magdo. Pani Julitko, proszę mi też napisać duża, mała, średnia, dobrze? Proszę Pani Magdo y, pytanie sformułować i imię jej partnera. Ok, S. Dziękuję. I pytanie prosimy pani Magdo. Czy Sławek odezwie się do mnie? Ok. Czy Sławek odezwie się? Dobra, zobaczymy. Aha, czyli co, jakiś kryzys jest. Jakaś cisza, jakiś kryzys. Dobra. Proszę się skupić, proszę wizualizować Sławka. Pani Powinna Pani Magdziu e, dzisiaj zapalić różową świecę i zieloną. I e, proszę przyciągać Sławka, by zadzwonił, by się odezwał, by napisał. Dobrze? Proszę przyciągać, proszę mówić. Pisz do mnie, pisz do mnie, napisz do mnie, przyjedź do mnie, przyjdź do mnie. Czekam na Ciebie. Proszę po prostu mówić tak jakby do niego przy różowej świecy. Ale to musi Pani zacząć od dzisiaj, ponieważ jest dzisiaj silna pełnia Księżyca. Dobrze. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie karty. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie karty. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Tutaj się już karta odwróciła. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie karty, czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie karty, czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie karty, czy Sławek odezwie... On jest w jakiejś izolacji. Odezwie się, jak będzie chciał seksu. Jak zatęskni za seksem, to się odezwie. Więc proszę uważać i nie bąd nie bąd niech pani nie będzie pani Magdio jakimś tanim y, zakąskiem, tak? Y, także proszę uważać, nie chcemy być tanim zakąskiem, tak? Tylko chcemy, by nas y, mężczyźni szanowali, cenili, kochali, y, a nie chcemy być tylko na króciutką chwilę jako, y, no, zakąsek taki, nie, y, kuszący. Także tutaj już Pani mówię, czy Sławek się odezwie, już, potrzebują jeszcze jedną kartę, o dziękuję. O la la, coś ciężko, ciężko, kochana, on się odezwie tylko na seks, także proszę uważać, on się odezwie tylko na seks, w innym wypadku jest on odizolowany. Proszę zobaczyć, chce być sam, chce przemyśleć, nie wie co zrobić, jest oziębły, niedostępny, nie pisze czy nie odpisuje, jest w izolacji odseperowany, udaje, że ma ważniejsze sprawy, że nie ma czasu, no lub się po prostu obraził, tak, nie wiem, jakiś naburmuszony może jest, ale będzie jeszcze dobry rozwój sytuacji, ponieważ bociany przynoszą szczęście i mówią o nadziei, o tym, że o tym, że tutaj yy, yy, jeszcze się dobrze wszystko rozwinie i być może właśnie przyjdzie tu jakaś wiadomość do domu, czy on przyjdzie odwiedzić, yy, zapuka za zadzwoni do domu, yy, ponieważ będzie chciał też, żeby się to ustabilizowało jeszcze raz między Wami. Natomiast tak jak mówię, jeśli on, proszę zobaczyć jaka tutaj Pani jest, seksowna, powabna, piękna, oczywiście kobieca, kusząca, jeśli on zatęskni za taką panią, właśnie taką, czyli za seksem, to oczywiście będzie szukał kontaktu. Voilà, proszę, zobaczmy. Tutaj seks i kontakty, czyli on y, tak, napisze, zadzwoni. Jak pani y, po prostu będzie chciał tutaj seksualnie, y, wie, pan, wie pani o co chodzi, jacy są mężczyźni. I tutaj y, będzie wtedy szukał kontaktu, ponieważ będzie tęsknił za jakąś intymnością, za seksem. Natomiast jeśli chodzi o Wasze sprawy uczuciowe, związkowe, relacji, to tutaj są jakieś problemy, kochana Magdo. Problemy niejasności, zgrzyty, smutek, rozczarowanie negatywne myśli, jakiś marazm w ogóle myśli, tak? Czyli to trzeba wyjaśnić. Te wszystkie Wasze jakieś tutaj niesnaski, nie wiem czy problemy, czy konflikty, trzeba wyjaśnić. Bo coś się tutaj zakończyło, ale niemniej jednak jesteście dla siebie ważni. Być może nawet z przeznaczenia. Jest to związek istotny dla Pani. Witam, Agnieszko Szmytka. No, ale jest, to wa jest, jest Wasza znajomość. Wasz, y wasza relacja ważna dla Was, tylko tak jak mówię. On wyjdzie z tej izolacji, Magdo. Sławek wyjdzie z, tej odosob z tego odosobnienia, z tej separacji. Jeśli zatęskni za seksem, za taką właśnie, o, za taką tobą, półnagą. Także yy, uwaga, no i Madziu, jeśli chcesz zbudować coś stabilnego, to kochana nie tylko jedna noc seks, tak? Tylko po prostu faceta trzeba kusić, kusić, kusić, kusić, kusić i wabić. Yy, I nie dać się le lekko z powrotem zdobyć. Także proszę, zastanów się kochana, ale będzie szukał kontaktu. Tak, odezwie się, odezwie się i y, będzie szukał kontaktu, tylko uwaga, by to się nie, nie spłyciło tylko do seksu. Dobrze Magdzio, dziękuję Ci Magdo i zapraszam następny znaczek, następne pytanie. Proszę o pytanie następnej pani, która kupiła znaczek i imiona. Julitko, proszę mi napisać. Agnieszka Szmytka? Ok. Dobrze, pani Agniesi, proszę dać pytanie. Czy Łukasz jest szczery? Ok. I jaka duża, średnia, nie mam informacji. Czy Łukasz? Jest szczery. No, wypadły mi już tutaj przy Pani Agnieszce Szmytce, jak Pani Julitka napisała to imię i nazwisko. Dwie karty. Zaraz to wszystko wytłumaczę. Duża, ok. To proszę pisać Pani Julitko od razu przy pytaniu, żeby mnie czekała. Dobra, dużą robimy. Ok, dziękuję. Trzy... Łukasz jest szczery w stosunku do Agnieszki. Powiedzcie karty, czy Łukasz jest szczery w stosunku do Agnieszki. No nie jest szczery, kochana, coś ukrywa. Ma jakieś tajemnice. Ma jakieś tajemnice, które skrywa przed Tobą, Agnieszko. Coś nie mówi do końca otwarcie, coś ukrywa. Czy masz taką y, intuicję, że on coś ukrywa? Myślę, że ma jakieś przed, przed panią Pani Agnieszko, tajemnicę Łukasz. Czy Łukasz jest szczery w stosunku do Agnieszki? Czy Łukasz jest szczery w stosunku do Agnieszki? Powiedzcie karty, czy Łukasz jest szczery? W stosunku do Agnieszki. Powiedzcie karty, czy Łukasz jest szczery w stosunku do Agnieszki? No o jego szczerości, która jest. Yy, no, ma pani, ma pani, ok, czyli ma pani intuicję, że on jest nieszczery. I ja też. I ja też właśnie mam tą intuicję, widząc te karty, że on nie jest szczery. Pani Agnieszko. Więc jest tak, powinniście o jego szczerości, czy o jego pseudo-szczerości porozmawiać. Owszem, ta rozmowa może zakończyć się wręcz kłótnią, ponieważ ta rozmowa jest tutaj już yy, w energii bardzo yy, taka drażliwa. Tak? Dużo frustracji, ponieważ pani mu nie ufa, że jest szczery, a pani Agnieszko. Ale powinniście porozmawiać. Dobrze? Teraz tak. On ma jakieś tajemnice, o których on pani nie mówi. Lis, który mi wypadł na samo panie nazwisko. Dobrze? Pani Agnieszko, lis to jest kłamstwo, nieszczerość, nieufność, to jest zdrada, to jest wyrachowanie, to jest interesowność, to jest spryt, to jest wyrafinowanie, wyrafinowana gra. I troszeczkę tak Łukasz z panią sobie zagrywa. Tutaj jest karta jakichś tajemnic, czyli coś pod osłoną nocy ma Łukasz, czyli ma coś w sekrecie i tutaj właśnie on by chciał się być może otworzyć na panią i pani coś powiedzieć, co on ukrywa, ale jest, no jest pani dla niego ważna, ale on nie wie na co się zdecydować, tak jakby on ukrywa tutaj dwie drogi, dwa pomysły na życie, dwie opcje, które on ma. Czyli jedną opcją jest na pewno Pani Agnieszko, Pani, Pani jest jedną z jego opcji, natomiast drugą opcję, yy, poprzez którą on stoi tutaj pośrodku na bozdrożu i nie wie tak naprawdę, w którą stronę rozwinąć swoje życie, druga opcja też tutaj się przed nim otwiera, widzi Pani otwarte drzwi, czyli druga opcja, druga jakaś alternatywna tutaj yy, no, yy, sprawa się przed nim otworzyła. I on nie wie, co zrobić. Jest zupełnie sfrustrowany, zakłopotow... zakłopotany, ma lęki i być może też wy w waszej relacji macie sprzeczki, ponieważ oboje jesteście jacyś niepewni, sfrustrowani. Być może są właśnie sprzeczki, bo tutaj ta karta tej, tej, tej miotu, jakby rózgi, mówi o sprzeczkach, frustracji, niepokoju. Yy. No, takiej nerwowości, tak? Kłótni, kłótniach. Tutaj, poprzez to, że pani mu nie ufa, w waszej relacji są straty, jeśli chodzi o stabilność waszą. Czyli nie ma stabilności praktycznie w waszym związku, ponieważ są jakieś pasożyty, być może jakaś osoba właśnie trzecia, która się tutaj miesza i psuje waszą relację. Wtrąca się, miesza... Yy, i to trzeba obserwować, ponieważ są jakieś pasożyty, szczury to pasożyty, które wyżerają Wasz związek, Waszą relację, czyli przynoszą szkody do Waszego związku. I poprzez to jest tutaj y, zepsuta, czy nie ma w ogóle stabilizacji Waszego związku. I to trzeba zaobserwować, wziąć pod lupę przysłowiową, kto, kto konkretnie jest tutaj y, prowodyrem, Waszych kłótni, waszych sprzeczek, waszej niejasności związku, waszych frustracji. Yy, po prostu kto jest tutaj w ogóle, kto się tu miesza. Oczywiście osobą trzecią może być też matka, może być jakaś nie wiem część rodziny, siostra, eks, eks na przykład, która się tu miesza. To nie musi być jakaś tam kochanka, ale mogą być jakieś inne osoby, które się mieszają, wtrącają i psują waszą relację lub to mogą być właśnie jakieś problemy typu, że on jest zupełnie niezdecydowany, pani Agnieszko. On jest niezdecydowany, ukrywa coś, ma tajemnicę, nie pokazuje swoich tutaj spraw przed Panią otwarcie, nie wie co zrobić, nie wie jak się zdecydować, ma lęki, tak? Wszelkie rozmowy, które musicie tutaj przebyć, doprowadzą być może do kłótni, bo są bardzo nerwowe, tutaj frustrujące. No i on, y, otworzyła się przed nim jakaś inna tutaj perspektywa. No nie wiem, czy kogoś poznał, czy ma jakiś inny pomysł na życie i on w ogóle nie wie, co zrobić. Trzeba zastanowić się, Pani Agnieszko, Pani musi go zaobserwować, co on w ogóle tutaj ma, na, y, ma w głowie, jakie ma pomysły, jaka, gdzie on chodzi, co on robi. Proszę zaobserwować, gdzieś też na internecie proszę go obserwować. Troszeczkę storkować, nie mówię no śledzić, kontrolować, ale... Trzeba zaobserwować w ogóle, co on robi. Dobrze? Bo tutaj coś, jakaś nowa perspektywa się przed nim otworzyła, dlatego on jest niepewny, niezdecydowany i nie wie, co zrobić, ale on coś przed Panią ukrywa. I ma lęki przed stabilnością też, widzę. Musicie o jego szczerości porozmawiać, ponieważ szczery on nie jest. Szczery on w procentach nie jest. Dziękuję Pani Agnieszko. Tylko uwaga, jeśli będziecie rozmawiać o jego szczerości, to żebyście się nie pożarli, po nie pokłócili, no bo były i szczury, były i, i, i była rózga, czyli dwie takie nerwowe karty. Dobrze, następny. Dziękuję Pani Agnieszko, zapraszam jeszcze, albo zapraszam na inne pytanko. Proszę, następny znaczek. Proszę o pytanie i imiona. Dzisiaj mam tylko herbatkę, nie mam winka. Więc napijmy się czegoś wspólnie. A winko będziemy pić, jak będzie 5000 subskrybentów na moim kanale. Niedługo już, kochani. Być może za tydzień. Proszę Pani Agnieszko, zapraszam kochana Agnieszko. Okej. Okay. Ok, czyli pani Jolanta teraz. Już pani Jolanto, czyścimy karty. Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Powiedzcie karty, co ukrywa. Mariusz przed Jolantą Pani Agnieszko Szmytko, zapraszam Panią serdecznie jeszcze raz Zapraszam na wróżby indywidualne Oczywiście wszystkich e, Którzy chcą głębiej O swoich problemach porozmawiać Którzy chcą więcej pytań zadać I być może lustro prywatnie Sobie zrobić prognozy związku Lub więcej pytań zadać do kart Zapraszam Was kochani Na wróżby indywidualne Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Rzeczywiście ukrywa jakieś problemy, komplikacje. On ma jakieś problemy, z których nie może się wykaraskać. To mogą być różne problemy, czy długi, czy y, jakieś nałogi czy, nie wiem, jego ex robi mu jakieś tej sceny problemy, czy problemy zawodowe, finansowe. To mogą być różne, bo tu jest labirynt. Labirynt to oczywiście jest sprawa u niego jakaś skomplikowana, jakieś problemy, które on ma i z których nie może wyjść. Nie może znaleźć wyjścia z tych problemów. Co ukrywa Mariusz przed Wiolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Co ukrywa Mariusz przed Jolantą? Mhm, dobra. Już spróbuję zrobić. Yy, kochani, co ukrywa Mariusz? No, myślę, że tutaj on ma być może jeszcze kogoś, Pani Jolanto. On się chyba jeszcze... On odcina swoje jakieś te głębsze uczucia do Pani. Odcina i jest taki jakiś powierzchowny. Czy Pani tak czuje, że on jest powierzchowny? I że odcina tutaj głębsze jakieś uczucia, głębszy związek z Panią? Owszem, spotkać się spotykacie, ale być może są jakieś tutaj problemy ze spotkaniami również. Bo tu jest kosa, czyli jakieś, nie wiem, blokady, odcinanie, zakańczanie, jakieś... Yy, no, po prostu y, też ból, tak, Ra rani być może panią czymś. Y, proszę mi napisać, tak czy nie, czy się zgadza. On ma jakieś tej problemy, labirynt, z którego nie może wyjść. Widzicie, i wy się ganiacie tutaj. I tutaj jeszcze na tym labir w tym labiryncie ganiają się trzy osoby, czyli być może jest jakiś trójkąt, być może jest jeszcze jakaś trzecia osoba, która z wami tutaj w tym labiryncie biega, no w każdym razie pytamy, co on ukrywa. On ukrywa to, że ma jakieś potężne problemy, z których w ogóle nie może wyjść, nie może znaleźć rozwiązania tych problemów i dlatego się tutaj cały czas kręci dookoła swojego ogonka, ale te problemy niedługo się wyjaśnią, bo jest karta nadziei i pozytywności, czyli pozytywne ułożenie się spraw, pozytywne rozwinięcie się spraw. No i tutaj przyjdzie do, u niego stabilizacja. Przyjdzie stabilizacja, która jest dla niego bardzo ważna. Zakończą się te problemy, które on ma yy, i nastanie znowu światło w tunelu. Tak? Jest to dla niego bardzo ważne i istotne, by te problemy, dylematy, komplikacje, które on ma, żeby rzeczywiście wyjaśnić. Tak, Bo tutaj widzę, to zaważa na Waszej relacji. Yy, on chce szybko rozwiązać te problemy. Karta ośmiu buław. Karta 8. Buław mówi o szybkim tempie, tempie, które on chce rozwiązania tych jego komplikacji, jego problemów. Natomiast również karta 8. Buław mówi o tym, że będzie być może jakaś podróż. Nie wiem, czy on chce gdzieś przyjechać, wyjechać, podróżować, nie wiem, pojechać do pracy gdzieś za granicę, gdzieś wyjechać, by zarobić pieniądze, czy no nie wiem, jakaś podróż widzę, ale... Może być to również, znaczy on chce szybkiej zmiany, szybka zmiana, szybka akcja, jakaś podróż, jakieś spotkanie, które coś rozwiąże, ro, ułatwi, załatwi, tutaj jakieś szybkie zmiany przyjdą. Czyli ta karta tutaj koresponduje z tymi kartami, pozytywne rozwiązanie spraw, szybkie zmiany w kierunku stabilizacji Mariusza, natomiast to, co on ukrywa teraz przed Tobą, kochana Jolu, to są na pewno jakieś duże problemy. Oczywiście, jakich problemy, jakie problemy on ma? Znaczy, Te problemy na pewno są dla niego krzyżem pańskim. Krzyż pański, który on dźwiga przez te problemy. Tak? A jakie problemy, no to tutaj na razie nie widzę, jakie to są problemy, ale związane są te problemy z jego stabilizacją na pewno. Lub stabilizacja oznacza dom, finanse, praca. Czyli albo w pracy problemy, albo finansowe problemy, albo w domu jakieś problemy, tak? Także on będzie chciał to szybko rozwiązać, a jeśli chcesz coś, kochana Jolu, wiedzieć więcej, zapraszam Cię na wróżby indywidualne. Napisz mi na maila, to możemy zrobić sobie wiele pytań do kart, i wtedy możemy tutaj krok po kroku przyglądać się całej sytuacji. Dziękuję serdecznie, Jolu. I zapraszam następną panią lub pana. Ostatnio był nawet na naszym y, live'iku pan. Pan Artur, który później napisał mi na maila i chciał y, wróżbę indywidualną, ale niestety nie zgłosił się już. Także chciał y, zapłacić za wróżbę prywatną i chciał się zgłosić, ale jak, jak widzę, na razie nic nie słyszę od niego dalej, więc zapraszam panów i panie, panie i panów na kupowanie znaczków i pytanie do kart. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj w pełni księżyca. Przypominam. Wróżby w pełni księżyca są naprawdę mocne. Ponieważ są wzmocnione poprzez energię księżycową. Zapraszam serdecznie do kupowania znaczków. Ktoś, kto jeszcze chce mieć pytanie? Jakaś królowa kielichów, proszę mi, wypadła. Czyli jakaś pani zakochana. Jakaś pani, która bardzo, bardzo, bardzo jest zakochana. Kieruje się sercem. Ma pełno miłości w sobie. Jest królową kielichów. Ta pani powinna się do mnie zgłosić teraz. Zapraszam. O, być może jest to jakaś pani z zagranicy. Karta świata. Świat to zagranica inne kraje, inne kontynenty. Być może jakaś pani, która właśnie jest za granicą i jest bardzo zakochana, chce sobie tutaj u mnie powróżyć. Zapraszam. Czyli na obczyźnie jest ta pani. Zapraszam tutaj do mnie na wróżbę. Zapraszam do kupowania znaczków. Dzisiaj w pełni księżyca, gdzie przyciągamy miłość, szczęście, dobrobyt. Przyciągamy wszystko, co dobre, wspaniałe. Zapraszam, kochani. Czekam jeszcze na znaczek. Oczywiście zapraszam Was codziennie na mój kanał, na Wróżby Miłosne Jutro. Zapraszam wszystkich na lustro dla zakochanych. I również na rozkład tygodnia, na karty anielskie. Zapraszam Was, kochani, serdecznie. A teraz kupcie znaczek. Zapraszam. Pani Julitko, jest jakiś znaczek jeszcze? Bo ja nie widzę. Jest znaczek jakiś, Pani Julitko? Proszę. Nie ma, ok. Czyli jeśli nie ma, to kochani... Życzę Wam oczywiście wszystkiego najwspanialszego. Dzisiaj w pełni księżyca. Proszę, kochani i kochane, zapalcie sobie różową świecę lub zieloną na otwarcie i oczyszczenie swojej czakry serca. I kochani, przyciągajcie miłość, szczęście i dobrobyt. Moja świeca się już pali. Napisałam swoją intencję. Przyciągam miłość, szczęście i dobrobyt. Położę sobie jeszcze serduszko. Widzicie? I aniołka. I niech się spełnia. Także, kochani, życzę Wam pięknej pełni księżyca i do usłyszenia już jutro na moim kanale na lustrze. Do usłyszenia, kochani. Dziękuję, Pani Julitko, pozdrawiam. I do usłyszenia na czacie i w komentarzach na moim kanale Orakel Miłości Uloeli. Proszę, komentujcie, lajkujcie moje filmiki, moje wróżby kolektywne. Subskrybujcie wszystkich nowych, kochanych słuchaczy, którzy są teraz. Proszę o subskrypcję mojego kanału. Subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. Niedługo już będzie 5 tysięcy subskrybentów. Chcę, byście wszyscy zasubskrybowali mój kanał. Czekam na Was codziennie. Do usłyszenia, kochani, już w jutro, czyli wkrótce.